Idziecie sobie ulicą i nagle ktoś do was krzyczy powiedz szybko, czy 4792 jest podzielne przez 3. To kwestia życia i śmierci. Na szczęście znacie prosty sposób sprawdzania podzielności przez 3. Odpowiadacie. Dodaj cyfry i jeśli suma będzie podzielna przez 3, to liczba też. Dodajemy. 4… plus 7… plus 9… plus 2. 4 plus 7 to 11, plus 9 to 20, plus 2 to 22. Nie dzieli się przez 3. Dla pewności możecie znów dodać cyfry. 2 plus 2 to 4, nie dzieli się przez 3, więc ta liczba również nie dzieli się przez 3. Może właśnie uratowaliśmy komuś życie. Ale idziecie dalej ulicą i znów ktoś woła. Mów szybko, czy 386 802 dzieli się przez 3. Robicie to samo. Dodajecie 3 plus 8 plus 6 plus 8 plus 0 plus 2. 3 plus 8 to 11, plus 6 to 17, plus 8 to 25, plus 2 to 27. 27 dzieli się przez 3. W razie wątpliwości dodajecie cyfry. 2 plus 7 równa się 9. 9 dzieli się przez 3, więc ta długa liczba też. Czujecie się świetnie, bo pomogliście dwu osobom w potrzebie. Powiedzieliście im błyskawicznie, czy ich liczby dzielą się przez trzy. Ale dręczy was świadomość, że nie wiecie, dlaczego to działa. Znacie tylko sam sposób. Zastanówmy się więc, dlaczego to działa. Wybiorę przypadkową liczbę. Mógłbym to udowodnić na wzorach, ale chcę wam pokazać, że wystarczy zdrowy rozsądek. Moja liczba to 498, ale może być dowolna. Aby zrozumieć, dlaczego ten sposób działa, rozpiszmy 498. Pierwsza cyfra oznacza setki, więc można ją zapisać jako 4 razy 100 albo nieco inaczej. 4 razy 1 plus 99 w nawiasie. To jest to samo. Zamiast 4 razy 100 napisaliśmy 4 razy 1 plus 99. Cały trik polega na tym, że zapisałem 100 jako sumę zawierającą liczbę podzielną przez 3. 99 dzieli się przez 3. Gdyby tu były tysiące, wpisałbym 999. Tak samo można udowodnić zasadę podzielności przez 9. Mamy już rozpisaną cyfrę 4. 9 na miejscu 10 oznacza 90, czyli 9 razy 10, czyli 9 razy 1 plus 9. Wreszcie… 8 na miejscu jedności, to inaczej 8 razy 1, czyli po prostu 8. Teraz rozbijamy ten nawias. To się równa 4 razy 1 plus 4 razy 99, czyli 4 plus 4 razy 99. Napiszmy wynik mnożenia. Zresztą niech będzie tak. 4 plus 4 razy 99. Teraz zróbmy to samo z tym. Plus 9. Zmienię kolor plus 9, plus 9 razy 9 i zostaje mi ta ósemka. Uporządkujmy to wszystko. Te składniki 4 razy 99 i 9 razy 9 przepiszę tutaj. 4 razy 99 w nieco innej notacji plus 9 razy 9 to te dwa składniki. I dalej mamy plus 4, plus 9 i plus 8. Sprawdźmy teraz, czy to się dzieli przez 3. Pierwsze dwa składniki na pewno się dzielą. 4 razy 99 dzieli się przez 3, bo 99 dzieli się przez 3. Wynik mnożenia przez wielokrotność 3 będzie podzielny przez 3. Taką samą sytuację mamy tutaj, bo 9 jest podzielne przez 3. Dodanie tych składników też da nam wynik podzielny przez 3. Cała ta część jest podzielna przez 3. Gdyby tu było więcej cyfr, robi się to samo. Oprócz 1 plus 99, mielibyśmy 1 plus 999 i tak dalej. O wszystkim decyduje więc ten ogon. Czy całość jest podzielna przez 3? Skoro ta część jest podzielna i ta też, to również ta musi być podzielna przez 3. Również. Ta musi być podzielna przez 3. A co mamy tutaj? Spójrzcie, to przecież cyfry naszej liczby. 4, 9, 8. Dlatego wystarczy zsumować cyfry, by sprawdzić podzielność przez 3.